Aby całe korzystanie z sieci komputerowych, konfigurowanie adresacji, routingu, filtracji pakietów itd. czemuś służyło, konieczna jest możliwość skorzystania z komunikacji sieciowej na poziomie jakiegoś działającego programu. Programowanie aplikacji korzystających z komunikacji sieciowej, czy też fragmentów aplikacji to robiących określa się niekiedy jako programowanie usług sieciowych. W ramach kursu poznaliśmy już kilka języków programowania i większości z nich moglibyśmy użyć do tego celu. Można napisać serwer pocztowy w postaci skryptu powłoki, używającego netkata i awk, można też użyć C, C++ lub nawet Assemblera. Natomiast w ramach tych zajęć będziemy to robić w Pythonie, głównie ze względu na to, iż korzystanie z sieci jest w nim bardzo podobne do tego realizowanego w C, jednak nie musimy się zajmować obsługą błędów, diagnostyką na kolejnych etapach, bo robi to za nas Python generując odpowiedni wyjątek. W tym celu będziemy korzystać z modułu Socket, obudowującego stosowne wywołania biblioteki standardowej C. Pierwszą rzeczą, którą warto nauczyć się robić, jest korzystanie z zamiany nazw domenowych na adresy IP opartej o poznane wcześniej mechanizmy DNS, Resolver, plik host itd. Pozwala na to funkcja GetAddRInfo, która także potrafi zamieniać nazwy usług na związane z nimi numery portów. Przykład użycia widoczny jest na ekranie. Pierwszym argumentem funkcji getaddrinfo jest nazwa doumnowa, drugim argumentem jest nazwa usługi, której chcemy użyć. Funkcja jest dość uniwersalna i pozwala również na podanie zamiast nazw numerycznych wartości portu, czy też adresu IP w którejś ze standardowych notacji. Funkcja ta zwraca nam listę krotek, czyli listę stałych list. Każda z tych składowych list reprezentuje możliwy wariant połączenia z wskazanym adresem. Ma określony protokół warstwy trzeciej INET dla IPv4, INET 6 dla IPv6, określony typ gniazda i związany z nim protokół warstwy czwartej SOC D, dla UDP, SOC STREAM dla TCP. Widoczne w wyniku wartości 17 i 6 to numeryczne identyfikatory protokołów, które zostaną wstawione w polu nagłówka pakietu IP określającym typ kolejnego nagłówka. Jeżeli interesują nas tylko konkretne protokoły, a na ogół wiemy czy będziemy używać UDP czy TCP, to możemy wyniki tej funkcji zawęzić używając dodatkowych argumentów. W przykładzie widocznym na ekranie zawęziliśmy je do komunikacji TCP na dwa, w praktyce równoważne sposoby przez określenie typu gniazda, które chcemy użyć lub przez określenie identyfikatora protokołu warstwy transportowej. Zawężenie takie będzie miało też miejsce w oparciu o dane z pliku ETC Services, jeżeli zamiast numeru portu podamy nazwę usługi. W przypadku www ta usługa standardowo jest świadczona tylko z użyciem TCP, zatem dostaliśmy tylko tego typu gniazda. W polu numer 4 każdej z krotek mamy informacje o adresie, IP i numerze portu, które możemy wykorzystać do nawiązania połączenia. Po uzyskaniu informacji o adresach z użyciem funkcji getaddrinfo, możemy użyć tych informacji do nawiązania połączenia z usługą bądź hostem określonym w argumentach tej funkcji. W tym celu najpierw należy utworzyć gniazdo sieciowe odpowiedniego typu, czyli degram dla UDP lub Stream dla TCP i odpowiedniej wersji IP. Po jego utworzeniu możemy użyć go do nawiązania połączenia z adresem uzyskanym z funkcji getaddrinfo. Możemy zrobić to tak jak pokazano w widocznym przykładzie, czyli w pętli po wynikach zwróconych przez tą funkcję. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość skorzystania z stosowanej niekiedy metody zapewnienia wysokiej dostępności usług sieciowych polegającej na podaniu kilku różnych adresów IP dla danej nazwy domenowej. Wykorzystujemy tutaj przechwytywanie wyjątków, które mogą być rzucone przez te funkcje i w przypadku niepowodzenia danej próby przechodzimy do kolejnej, używającej kolejnego elementu z listy zwróconej przez getaddrinfo. W przypadku powodzenia pętla zostanie przerwana instrukcją Break. Po pętli musimy sprawdzić, czy udało nam się nawiązać połączenie z wskazanym adresem. Jeżeli nie, to kończymy działanie naszego programu. Jeżeli tak, to wysyłamy do niego żądanie HTTP i oczekujemy na odpowiedź. Do oczekiwania używamy poznanej już funkcji SELECT, której tym razem zamiast pliku czy standardowego wejścia przekazujemy nasze gniazdo sieciowe, które także jest obiektem typu plikowego. Jeżeli SELECT zakończył się z powodu odebrania danych to je wypisujemy i oczekujemy na kolejne, jeżeli zakończył się z innych powodów to kończymy pracę uprzednio zamykając połączenie sieciowe. Oczywiście napisy wysyłane muszą zostać skonwertowane na ciąg bajtowy metodą encode, a odbierane ciągi bajtowe zdekodowane do postaci napisu metodą decode, co omawialiśmy przy przetwarzaniu napisów w Pythonie. Po uruchomieniu naszego przykładu widzimy, że serwer odpowiedział na nasze żądanie przesłania nagłówka kodem 200OK OK i żądanym nagłówkiem. Stworzyliśmy w ten sposób szkielet programu będącego klientem HTTP i umożliwiającego pobranie jakichś danych z serwera HTTP. Oczywiście jeżeli chcielibyśmy realnie używać takiego kodu, to nie powinniśmy opierać zakończenia działania na tym, że przez jakiś czas nie otrzymujemy danych od serwera, tak jak w pokazanym przykładzie. Zamiast tego powinniśmy analizować otrzymane dane i kończyć połączenie, czekać dalej lub wysyłać kolejne żądanie, w zależności od tego czy dostaliśmy to co chcemy, czy nie. Oczywiście jeżeli w Pythonie potrzebujemy użyć HTTP do pobierania jakichś danych, możemy to zrobić prościej z wykorzystaniem odpowiedniej biblioteki niż samemu zaimplementować cały protokół. Natomiast jeżeli chcemy stworzyć jakiś własny protokół, to na ogół gotowej biblioteki nie będzie i warto umieć napisać klienta i serwer, tak aby mogły się ze sobą komunikować. Pisanie serwera zaczniemy jednak od prostszego przypadku jakim jest UDP. Na ekranie widzimy przykład kodu wysyłającego coś po UDP, można powiedzieć, że klienta jakiejś usługi UDP jest on dość podobny do klienta TCP, tyle że zamiast tworzenia połączenia wysyłamy od razu dane. Wysyłanie zrealizowane jest wewnątrz bloku try, tak jak connect w TCP. Wynika to z tego, iż w przypadku braku dostępu do danego hosta w TCP zawiedzie funkcja connect, a w UDP zawiedzie dopiero wysyłanie, bo nie mamy nawiązywania połączenia i funkcji connect. Później również oczekujemy na jakąś odpowiedź. Warto jednak zauważyć, że funkcja użyta do odebrania odpowiedzi zwraca nie tylko jej treść, jak było to w TCP, ale także adres nadawcy. Nie mamy tutaj połączenia i odpowiedź może przyjść od kogokolwiek. Dodatkowo, w odróżnieniu od poprzedniego programu, tym razem adres i port, z którym mamy się połączyć, przyjmujemy w linii poleceń, a gdy nie został podany, to wpisujemy odpowiednią, krótką informację na temat użycia tego programu. Ogólnie polecam w tworzonych programach, które przyjmują jakieś argumenty w linii poleceń umieszczać taki warunek, ponieważ przydaje się on do łatwego przypomnienia sobie po kilku latach jakie to argumenty miał dostać nasz program, bez czytania całego kodu tego programu. Widzimy, że dane wysłane przez naszego klienta UDP zostały odebrane przez NetCata, jak również odpowiedzi od NetCata dotarły do naszego programu. Wspomnieliśmy, że w związku z bezpołączeniowością UDP nasz klient może otrzymać odpowiedź z innych adresów niż ten, z którym się łączył. Spróbujmy to sprawdzić. Adres, na którym słucha nasz klient można ustalić na kilka sposobów, np. podsłuchując wysyłany przez niego pakiet, jest tam adres i port źródłowy lub korzystając z polecenia netstat potrafiącego wypisać wszystkie otwarte połączenia na danym hoście, procesy je obsługujące itd. Widzimy, że najprawdopodobniej jest to 39106, zatem spróbujmy coś wysłać na ten numer portu. Jak widzimy nasz klient odebrał te dane, zna też adres ich nadawcy, czyli mógłby wysłać odpowiedź. Zasadniczo gdybyśmy nie musieli naokoło ustalać adresu, na którym słucha nasz klient, to mógłby on pełnić funkcję serwera usługi UDP. Serwer UDP, którego przykładowy kod widzimy na ekranie, w istocie nie różni się znacząco od klienta. Tym razem nie mamy adresu, z którym się łączymy, zatem sami musimy zdecydować, czy używamy IPv4 czy IPv6 do słuchania, tworząc odpowiednie gniazdo. W widocznym przykładzie tworzymy gniazdo IPv6 i wyłączamy na nim opcję IPv6 Only, w efekcie czego będzie odbierało również połączenia IPv4. Jako, że chcemy po prostu słuchać, a nie słuchać w oczekiwaniu na odpowiedź na coś, co wysłaliśmy, to musimy samodzielnie wskazać adres IP i numer portu, na którym słuchamy. W tym celu wywołujemy funkcję bind, której przekazujemy te dane i rozpoczyna ona odbiór danych na wskazanym adresie i porcie. Oczywiście pod warunkiem, że wskazany port na wskazanym adresie nie jest zajęty przez inny słuchający na nim program oraz że mamy prawo słuchać na danym porcie. Typowo portów o numerach niższych niż 1024 może używać tylko root. W widocznym przykładzie podajemy adres IP złożony z samych zer, co oznacza, że słuchamy na wszystkich adresach hosta, na którym został uruchomiony ten program. Jawnie wskazujemy też numer portu używanego do odbioru połączeń, gdyż w przypadku serwera chcemy, żeby była to dobrze określona wartość, a nie coś, co musimy jakoś ustalić po jego uruchomieniu. Pętla odbierająca wygląda tak samo jak wcześniej w kliencie. Możemy uruchomić nasz serwer UDP i zobaczyć go w działaniu. Widzimy, że odbiera zarówno połączenia po IPv6, jak i po IPv4. Poprawnie identyfikuje też klienta, od którego otrzymał daną informację, więc mógłby odesłać do niego jakąś odpowiedź. Warto zwrócić uwagę na zapis adresu IPv4 w mapowaniu do postaci IPv6. Jest to standardowa notacja, a jej wystąpienie tutaj jest efektem obsługi IPv4 na gnieździe IPv6. Serwer TCP przypominać będzie trochę serwer UDP, ale jako że TCP jest protokołem połączeniowym, to każdy z klientów po nawiązaniu połączenia jest obsługiwany na swoim dedykowanym porcie innym niż port używany do nasłuchiwania nowych połączeń. Zapewnia to łatwe rozdzielenie ruchu od różnych klientów. Porządny serwer TCP będzie używał wątków bądź procesów do obsługi wielu takich połączeń. Często w układzie jeden wątek na klienta, w czym pomocna jest też taka obsługa połączeń różnych klientów na różnych portach. Na ekranie widzimy kod przykładowego serwera TCP. Aby kończące się procesy związane z obsługą poszczególnych klientów nie stawały się procesami zombie, definiujemy na początku obsługę sygnału o śmierci naszego potomka. Obsługę tę będzie realizować funkcja on -child END, która zostanie wywołana asynchronicznie w stosunku co do normalnego kodu, gdy odbierzemy sygnał z SIGCHLD. Za ustawienie tej funkcji do obsługi tego sygnału odpowiada stosowne wywołanie funkcji Signal. Zasadniczo to nas nie interesuje z jakim kodem powrotu ten potomek umarł, ale odbieramy go, żeby zapobiec apokalipsie zombie. Następnie tworzymy dwa osobne gniazda sieciowe, jedno dla wersji czwartej IP, drugie dla wersji szóstej i tą samą opcję Socketu, którą ostatnio ustawialiśmy na 0, aby gniazdo wersji szóstej obsługiwało także wersję czwartą, ustawiamy na 1. Pozwala to na obsługę różnych wersji IP na różnych gniazdach i jedynym powodem, dla którego w tym programie robimy to inaczej niż w poprzednim jest chęć pokazania obu możliwości. Oba gniazda bindujemy na adresy zerowe z podanym numerem portu, czyli będziemy słuchać na wskazanym porcie na wszystkich adresach IP naszego hosta. Następnie na obu tych gniazdach uruchamiamy słuchanie z określoną długością kolejki połączeń przychodzących poprzez wywołanie metody listen. W pętli głównej czekamy na odbiór jakichś danych na utworzonych wcześniej gniazdach z użyciem funkcji Select. Dla każdego gniazda zwróconego przez tą funkcję dokonujemy odebrania takiego połączenia funkcją Accept, która zwraca gniazdo związane z tym połączeniem oraz informacje o adresie klienta, w tym numer portu. Następnie sprawdzamy czy nie przekroczyliśmy limitu połączeń związanego z liczbą potomków. Jeżeli przekroczyliśmy, wypisujemy komunikat po stronie serwera przy pomocy print oraz odsyłamy komunikat o błędzie do klienta metodą send i zamykamy to połączenie. Należy zwrócić uwagę, że operujemy na gnieździe zwróconym przez funkcję accept, a nie naszych gniazdach nasłuchowych. Jeśli nie przekraczamy limitu połączeń, to tworzymy nowego potomka z użyciem znanej nam już funkcji FORK, po której w procesie rodzica zwiększamy tylko i wyłącznie liczbę potomków, a cała obsługa połączenia będzie odbywała się w procesie potomka. Na początek wypiszemy informację od kogo jest to połączenie, którą uzyskaliśmy w wyniku funkcji ACCEPT. Następnie w nieskończonej pętli oczekujemy na kolejne porcje danych z użyciem funkcji SELECT, która ma też określoną wartość timeoutu połączenia. Jeżeli są dane do odebrania, to odbieramy je metodą RECV, która zwraca tylko dane. W odróżnieniu od odbioru po UDP mamy tutaj już nawiązane połączenie z konkretnym klientem i nasz proces zajmuje się tylko tym połączeniem. Adres, z którego zostały odebrane dane w ramach połączenia TCP, nie zmienia się. Jest to cały czas adres tego klienta, który zwróciła nam funkcja Accept. Jeżeli dostaliśmy niepusty zbiór danych, to wypisujemy go i odsyłamy do klienta, wykonując usługę Echo. Jeżeli zbiór danych był pusty, to przerywamy pętlę celem zakończenia połączenia, podobnie jeżeli nastąpił timeout. Po wyjściu z pętli dokonujemy prawidłowego zamknięcia połączenia TCP. Jeżeli tego nie zrobimy, to połączenie będzie wisiało do momentu systemowego timeoutu połączenia TCP. Możemy spróbować uruchomić nasz serwer i sprawdzić jego działanie. Jak widzimy połączenia nawiązywane zarówno w czwartej jak i szóstej wersji IP obsługiwane są prawidłowo. Każdy z klientów dostaje tylko odpowiedzi, które powinny do niego trafić. Również ograniczenie na ilość potomków działa zgodnie z założeniami. Do serwera może być podłączonych maksymalnie trzech klientów. Podłączenie się kolejnego możliwe jest dopiero po zakończeniu któregoś z istniejących połączeń i związanej z tym śmierci danego potomka.